Powiedzmy, że w zeszłym roku wpłaciłem 100 dolarów na konto oszczędnościowe w banku. Rok temu. Dziś, dokładnie rok później, z tych 100 dolarów zrobiło się 110. Teraz. Jeśli będziemy patrzeć tylko na wartości, przyrost wynosi 10 dolarów. Zarobiłem więc 10 dolarów, inwestując 100. 100 dolarów. Uzyskałem 10% zwrotu. Ale czy z tego wynika, o ile więcej mogę kupić za te 110 dolarów, niż mogłem kupić za 100 dolarów przedtem? Czy naprawdę mogę dziś kupić 10% więcej dóbr i usług niż przed rokiem? Pomyślmy o hipotetycznym wzroście inflacji od zeszłego roku do bieżącego. Powiedzmy, że inflacja... że inflacja osiągnęła 2%. Taką osiągnęła wartość. Ile jest więc warte zeszłoroczne 100 dolarów w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze? Dzisiejsze pieniądze. Cóż, jeśli inflacja wniosła 2%, to za 100 dolarów przed rokiem kupilibyście tyle samo rzeczy, ile za 102 dolary dzisiaj. Zatem 102 dolary. Jaki jest zwrot w dolarach przy dzisiejszej wartości pieniądza? Zwrot przy dzisiejszej wartości Dzisiejsze pieniądze. Bieżąca siła nabywcza. Dostajemy 110 dolarów. 110. A zainwestowaliśmy, w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze, 102 dolary. Spójrzmy z dzisiejszej perspektywy. Zainwestowaliśmy coś, co dało nam tę samą siłę nabywczą, co 102 dzisiejsze dolary. A teraz mamy siłę nabywczą 110 dolarów. Zyskaliśmy więc 8 dolarów siły nabywczej w dzisiejszych pieniądzach. Jaki więc jest realny zwrot? Zapiszę. Realny zwrot. Podajmy to w dzisiejszych pieniądzach. Są dwa sposoby. Można przeliczyć 110 dolarów na pieniądze zeszłoroczne i obliczyć realny, rzeczywisty zwrot w dolarach, albo można to zrobić w dzisiejszych pieniądzach. Pierwszy sposób pokażę w następnym filmiku. Zwrot realny to... Zarobiliśmy 8 dolarów w ciągu roku, na dzisiejsze pieniądze. A to, co pierwotnie zainwestowaliśmy w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze, to 102 dolary. Wyświetlę kalkulator. 8 podzielić przez 102 to 7,8%. To się równa 7,8%. Chociaż zwrot nominalny Spójrzmy na to, co dostaliśmy w zamian za zainwestowaną kwotę. Chociaż zwrot nominalny wyniósł 10%, to z powodu dwuprocentowej inflacji nasza siła nabywcza wzrosła tylko o 7,8%.